Dzień dobry! Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia! Dzisiejszy dzień będzie stał pod znakiem FIT. Myślałem, że znakiem zapytania, bo... Idziemy na siłownię. Myślałam, że to będzie znaczy, do zastanowienia. Znaczy, śniadanie tak, zaplanowaliśmy już tak. z łóżka, że będzie fit. Zdalnie zaplanowaliśmy to Czekamy śniadanie. Czekamy aż kto się przyniesie. No właśnie. Halo, obsługa, co tu nikogo nie ma, nie wiem. Ale znalazłam przepis na fit Może za słabo im płacimy chyba. Więc Jest może rada. coś takiego spróbujemy. Nic im nie płacimy. Może to... <laughs> Ale w sumie nigdy nikt tu nie przyszedł ze śniadanki. No właśnie. Ale zawsze się ucimy you mm -hmm. Te placuszki są tak fit jak my. Jak widać, że do końca coś im nie wyszło. Jeszcze mają cukier dodany, ale wierzę, że tak jak my, z czasem u nich też będzie coraz lepiej. To im nie wyszło, a nie nam. Im! A. Najchętniej poczekalibyśmy z tym do wiosny, bo jest tak zimno do Boże, Ale musimy jeszcze kilka spraw na zewnątrz. Boże, na mieście załatwić i musimy się bardzo szybko. Tak, tak. zima, ale już zawiewa nawet na korytarzu. Wiele po wczorajszym treningu czułam się jak elastyna, tak dzisiaj już e, troszeczkę jestem taka podkurczona i nie wszystko boli, ale dzisiaj tak późno przyszliśmy na siłownię, że i tak, do w nie poświczymy tak 22, to jest dobry 20, 20, o 23 zamykają. <laughs> Więc szybko jakoś. Nie, będziecie probelek, nie będziemy mieli wyrzutów sumienia, jak, jak już powiedzą, no proszę Państwa, trzeba wychodzić. A my no, no dobrze. Trudno, ja tu chciałem ćwiczyć. No. Dotarliśmy, dla mnie to już jest duży sukces. Rafał przy wejściu powiedział e, pani z recepcji, że walczyliśmy cały dzień. Cały dzień walczyliśmy, żeby tu przyjść, tak. ale to przejść. Tak, udało się, to jest wygrana walka. Podłączamy sobie muzyczkę i śmigamy. Ty masz Rafał ponad 20 to 20, tak? Później coraz ciężej jest w życiu. A, co? Muzykę w oczu mnie nie słucha. A już AV do 30 dąży jednak. Co ci się stało z szyją? Dobrze, że mnie Zniknęło. nie słyszysz. A, słyszysz mnie? Odkryłam, że na rowerkach stacjonarnych jest miejsce specjalnie na aparat. Taki to, ja to jest na rower. Co prawda trzeba przytrzymywać ręką, ale jest. Ja myślę, taki... że wszędzie jest takie miejsce, gdzie trzeba przytrzymać <laughs> aparat i sobie. Ale proste przynajmniej. Idę. Pompować. Cześć. Słuchajcie, ja jestem człowiek, który pierwszy wchodzi na tą siłownię i ostatni wychodzi. Pierwszy wchodzi? Nie, to no jest taki żarcik, <grywa> taki wiesz, tak ludzie myślą. Nie, po tym. no dobra, to jutro przed pracą przyjdziesz, tak? Tak jak Arnold pierwszy wchodzę, ostatni. Chodź, wychodzi. chodź. Bo nie wyjdziesz tak, to w ogóle jak zamkną. No dobra, nie byliśmy ostatni, Ale właśnie, Adamie, nie narażamy się jeszcze aż tak. Adam jest zapyta, co tak długo, bo musiała na mnie czekać jeszcze 10 minut Ostroż. przy szatni. A ja mówię, no, że siedziałem sobie w saunie. Adam mówi, że jak u, u niej w saunie dobra, było Dobra, ja, ja tu i... jestem, ja mogę powiedzieć. No dobra, to powiedz. <laughs> Weszłam do sauny, usiadłam. I zgasło światło i wyłączyła się muzyka i spanikowałam i uciekłam, bo wiedziałam, że to już jest jakiś znak. A jednak. ja wchodzę do sauny i tam siedzi po cienku taki gość bez muzyki i taka cisza i zgaszona cała sauna i mówię, a dobra, usiądę że to, jak on tak się w ciemnicy siedzi, to ja Dlatego się... czekałam na Rafała 10 minut, jeszcze ciepło ale wyszedł minut. za minutę 23, Nagrzane było. niech ci będzie. Ej, zamknęli nas, mówiłam, że nie widzę. trenuj, trenuj, patrzcie, człowiek po si siłownie mu zamknęli, to musiał znaleźć, w jaki sposób jesteś. Ej, czekaj, bo tam pan wychodzi, może tamtędy trzeba. Późnym chodzeniu na siłownię cudowne jest to, że po powrocie do domu można skoczyć w piżamkę, znaczy pod warunkiem, że się było rzeczywiście pod prysznicem, w szlafroczek i tak sobie usiąść i na przykład vlogi montować. Rafał, choć przygotowałam super fit e, posiłek po e, treningu. Chleb z Yeah! Tylko zapomniałam o talerzach. Dobra, dobra. Rafał idzie spać, bo po piątej wstaje do pracy. E, a ja zabrałam się za montowanie vloga. Przelazłam do niego. Co prawda zawsze mnie woła, żebym przyszła się przytulić, bo zasypia. A później mnie wygania. No i już sobie, bo muszę spać. Nie tak przyjdę, pod kołdrę się schowam, poczuję jak tu jest leniwie i śpiąco i cieplutko. Mam nie wykania. Wynoha. Okropny jesteś. No znaczy, to dobra no. Wstajesz niby wcześniej tam. Niby se coś tam pracujesz. No i tak to jest okropne, nie robi się tak. Jak się kogoś kocha. Jak się kogoś kocha, to się gasi światło. Ty ja tak. gasisz. <głos> ja wczoraj gasiłam. <głos> Zaraz kończę montować vloga i nie planuję już dzisiaj robić nic ambitnego. Także żegnam się z Wami. Bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga. Zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka i do zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.